Kolejny dzień, słońce mnie obudziło Czas zbierać się, ciekawe co dziś spotka mnie. spotkamy zaraz wiem, że ty też też tego chcesz jestem wiarą, jestem siłą iskrą w ogniu, twą muzyką jestem sobą mimo wad drodzą w końcu to mój świat tak bardzo chcę przy tobie dobrze postać się Piekły już daleko gdzieś Ja wiem, że Siebie. Z Tobą tutaj łatwiej jest niż bez Ciebie To co jutro zdarzy się, tego nie wiem Słuchaj mnie Jestem wiarą, jestem siłą, iskrą w ogniu Twą muzyką, jestem sobą mimo wad Zrozum w końcu to mój świat Ty wierzysz, że blisko to wszystko tu jest Problemy, wiesz, uciekły już daleko gdzieś